Wrześniowym deszczem ocieka port Wczorajsza wódka mocno ściska łeb pakowany spakowany skamle u nóg Koniec sezonu gdzieś na cumach zległ Zmoknięty ranek węgorzewski bluz autobus, piąta czterdzieści, to do domu kurs. Posezonowy dopadł mnie wiersz, ta na policzku kropla, to na pewno deszcz. Przebrzmiało słońce i przekwitł wiatr, Zatęsknią szoty do twoich rąk Wiatrem owianą żaglową miłość Pan narzeczony właśnie zabrał stąd Zmoknięty ranek, węgorzewski bluz Autobus, piąta czterdzieści to do domu kurs po sezonowy dopadł mnie wiesz Ta na policzku kropla To na pewno deszcz Z błękitnej bieli Z czerwień chmur Z granatu nieba z roziskrzenia gwiazd Motylim sercem Cicho skuleni Wracamy chędożą do miast Zmoknięty ranek Węgorzewski bluz Autobus Piąta czterdzieści To do domu kurs Po Posezonowy dopadł mnie wiersz Ta na policzku kropla to na pewno deszcz Jeszcze tylko Myślenie jak Tu przetrwać zimy Śnieżno-mroźny czas By znów zobaczyć Skryty wśród fal Odbity na wodzie Twojej ręki ślad Zmoknięty ranek Węgorzewski bluz. Autobus piąta czterdzieści, to do domu kurs. Po sezonowy dopadł mnie wiersz. Ta na policzku kropla to na pewno deszcz.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 ora perno de